ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Dzisiaj Jezus odsłania nam tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Bóg nie jest samotnikiem, pozbawionym jakichkolwiek relacji. Bóg nie tylko jest zdolny do nawiązywania relacji z innymi osobami, on sam jest relacją. Jeden Bóg, bo jedna jest boska natura, wspólna trzem osobom, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Trzy odrębne osoby, a jednak tak mocno zjednoczone, że tam, gdzie działa Ojciec, tam działa również Syn Boży i Duch Święty. Gdyby Bóg nie był Trójcą, to nie mógłby być miłością, Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, który objawia się światu na kartach Pisma Świętego, jest miłością. Bóg nie tylko kocha, ale ze swojej natury jest miłością. Miłość jest naturą Boga. A jeśli tak, to koniecznym jest, aby Bóg nie był jednoosobowy, ale aby był komunią, wspólnotą. Miłość jest relacją, która nie zamyka się w sobie, ale zawsze otwiera się na innych. I to jest dobra nowina na dziś. jedyny Bóg jest otwarty na każdego z nas, na każdego człowieka. On pragnie naszego szczęścia i dlatego zaprasza nas do wspólnoty z sobą. Bóg chce, aby każdy z nas stał się częścią tej wspólnoty miłujących się osób. Szczęściem prawdziwym jest dawanie siebie, dawanie życia. Bóg stał się darem dla każdego z nas. Nie garćmy tym darem, ale przyjmijmy go z wdzięcznością i stawajmy się sami darem dla innych. Tego dziś uczy nas Bóg.